Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili, Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Ewangelia mówi nam o licznych cudach, uzdrowieniach, jakich Jezus dokonał na ziemi. Najbardziej jednak przemawiają przypadki wskrzeszenia umarłych. Być może było ich więcej, jednak ewangeliści przekazują nam trzy takie przypadki – Łazarza, córki Jaira i właśnie młodzieńca znain. Zaskakujące jest, że Jezus dokonuje tego wskrzeszenia nie ze względu na owego młodzieńca ale ze względu na Jego Matkę. To widok Matki wzrusza Jezusa. Była wdową, a teraz uczestniczy w kondukcie żałobnym jedynego Syna. Jest to zatem także kondukt żałobny jej samej, albowiem w tamtym czasie i w kulturze semickiej obowiązek opieki i utrzymania kobiety spoczywał na mężczyznach, Najpierw na ojcu, po ślubie na mężu, a w okresie wdowieństwa na najstarszym synu. W dniu pogrzebu syna owa wdowa straciła już wszystko. Nie ma domu ani środków do życia. Czeka ją jedynie śmierć. Kiedy więc Jezus skrzesza jej syna, wraz z nim przywraca życie również i tej kobiecie. Oddał go jego matce, pisze ewangelista Łukasz. Bóg rozumie naszą trudną sytuację i nie pozostaje obojętny na nasze cierpienie. Nawet w tak trudnej, zdałoby się, przesądzonej sytuacji nie wolno tracić nam nadziei, ale z ufnością i wielką wiarą prosić Boga, a On na pewno stanie po naszej stronie.